Witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię, jak sprawdzić ładowanie w samochodzie osobowym o prądzie stałym, który będzie wynosił mniej więcej od 12 do 15 V. Także ustawiamy multimetr na 20 V prądu stałego. W zupełności 20 V wystarczy, zakres. I przykładamy. Sądy multimetru multimetru odpowiednio do akumulatora minus, do minusa, plus do plusa napięcie w tej chwili wynosi 12,6 jeśli byście się spotkali że akumulator ma 12V jest on niedoładowany rozładowany lub jest po prostu już do wymiany najlepiej polecałbym udać się do jakiegoś sklepu który zajmuje się akumulatorami i tam pan może za niewielką opłatą lub za darmo, zmie podda testowi akumulator i tak naprawdę zobaczy, czy on się do czegoś jeszcze nadaje. Po odpaleniu, już jak będziecie mieli dobry akumulator, a chcielibyście sprawdzić ładowanie, powinno oscylować między 14,4 a 13,8. Jeśli załączycie, odpalicie i odpalicie światła, włączycie klimę, nawiew, na tym co najczęściej jeździcie, wtedy powinniście mierzyć pod pełnym obciążeniem, czy alternator daje radę. Jeśli na przykład by nie dawał, by było to napięcie poniżej 13,8, to polecałbym przykładać dodatnią sondę multimetru. Yy, polecałbym przyłożyć ją do śruby w alternatorze, zaraz tutaj pokażę na kamerce. Jeśli na odpalonym silniku ona będzie miała multimetr, tu jest ta śruba. Nie wiem, czy ją zobaczycie, dotkniemy śruby, a, a yy, multimetr będzie pokazywał na odpalonym silniku poniżej 13,8. Możemy domniemać, że coś jest z alternatorem, jeśli wartość będzie Możemy posprawdzać instalację, czy na przykład mamy minus Dobrze uziemiony do karoserii, czy ten przewód gdzieś się nie przetarł Albo po prostu nie zardzewiał, może się odkręcił, gdzieś nie łączy Poluzował się na śrubie mocującej do karoserii Ewentualnie pole po mogę polecić jeszcze udanie się do mechanika na konsultację, może on po prostu coś poradzi. Albo ewentualne szczytanie błędów, y które naprowadzi Was na usterkę w samochodzie. No i tyle, z mojej strony to wszystko, dzięki za oglądanie, nie zapomnijcie o subskrypcji, i łapce w górę. Dzięki, pozdrawiam.